No, cześć ekipa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli mnie słychać, to napisz na czacie tutaj, że wszystko jest ok. z tego powodu, że no mogę się nagadać, a ty nic nie będziesz słyszał, prawda? I to całe moje gadanie jest wtedy nikomu niepotrzebne. Natomiast dzisiaj chciałem poruszyć temat osób, które tracą prawo jazdy w Polsce, mają jakiś tam problem z alkoholem czy z jakąś tam inną substancją, nieciekawą czy ciekawą, yy, jakoś idą na te pierwsze badania do WOMP-u i niestety ładnie je uwalają, a potem, żeby jakoś zerwać z ze środowiskiem, wyjeżdżają za granicę i tam zmieniają się diametralnie, jakoś tam biorą się za siebie, walczą z tym nałogiem, znajdują jakąś fajną pracę, znajdują jakąś tam jakąś przystań życiową, no ale prawa jazdy, jak nie ma, tak nie ma i to, że są za granicą niestety powoduje sytuację, że nie są w stanie załatwić sobie tak zwanej, tak zwanego zaświadczenia o rocznej abstynencji alkoholowej i w pewnym sensie każde kolejne podejście do badań za jazdę po alkoholu bez tego zaświadczenia o rocznej abstynencji, no, skazane jest na porażkę, no, bo mm, raczej uznawane są polskie zaświadczenia, zaświadczenia od polskich terapeutów, zaświadczenia od, in, od polskich lekarzy, psychiatrów. Natomiast wątpliwe, żeby ktoś uznał zaświadczenia z zagranicy, no chyba, że jakoś to przetłumaczysz, tłumacz przysięgły i, no i ktoś w Wąpie jeszcze tam czy w jakiejś tam innej instytucji badającej y, zna język danego kraju i potrafi sobie sam y, że tak powiem, wy przetłumaczyć to co zostało ci napisane. Także ma, miałem właśnie tutaj ostatnią historię jednego pana, który yy, no, powiedzmy, najpierw stoczył się na dno, potem że tak powiem, za granicą yy, powstał jak feniks popiołów. Całkowicie się zmienił, i niestety, jak miecz Damoklesa, yy, wiszą mu te badania wąposkie. Sytuację jeszcze pogorszył fakt, że w swoim czasie, jak poszedł chyba dwa razy wcześniej, miał właśnie jeszcze za czas, w czasach jakiejś takiej niestałości, niestabilności emocjonalnej, był dwa razy w Wąpie przyznał się do jakichś uzależnień, przyznał się do, tam, do jakiegoś leczenia. Wtedy to było leczenie nieskuteczne. W międzyczasie tam wyszła jakaś padaczka alkoholowa prawda, z odstawienia alkoholu i no, nie ma siły, żeby ten człowiek bez jakiegoś takiego zaświadczenia no żeby przeszedł badania w Wąpolskie. Tam się będą trzymali ściśle przepisu i niestety przepisy, przepisy są jakie są, prawda, przepisy, prze, przepisy są jakie są i będzie według mojej skromnej oceny problem. Natomiast czy idzie coś takiego załatwić, nazwijmy to no, na zasadzie jakiejś takiej, że lekarz czy terapeuta poświadcza Ci nieprawdę? Jest to według mnie mało prawdopodobne. Jeżeli ten człowiek Cię jakoś nie zna, jeżeli ten człowiek nie przeprowadził faktycznej terapii, no to trudno, żeby wystawił ci jakieś zaświadczenie, które, które by satysfakcjonowało i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i ciebie, prawda? Jeżeli masz coś na temat do powiedzenia, czyli niemożność udokumentowania rocznej abstynencji alkoholowej, szczególnie jak wyjechałeś za granicę, pomimo tego, że przestałeś totalnie używać danej substancji, czy to alkohol, czy jakieś inne używki, to serdecznie Cię zapraszam do komentarza. Hangout jest telefoniczny, także jeżeli masz ochotę, to zadzwoń 789 273 335 i udzielać jakiejś tam odpowiedzi osobistej, prawda? Na razie przejdziemy na czacika. Przejdziemy na czata i zobaczymy, co tam na ciekawego na czacie. Pierwsze pytanie na czacie jest takie. Czy elektryk musi mieć widzenie stereoskopowe? I no, pytanie jest takie. No, mamy już jakiś telefon. Tak, słucham. Dzień dobry, mam do pana takie pytanko. No, pytanie. Kiedyś do pana pisałem i chodzi o to, miałem pierwsze badania w WOMP i na pierwszych badaniach w WOMP. Miałem cukier 128 przy badaniu i zostałem cofnięty, nie zaliczyłem tych badań i podejrzenie cukrzycy. Teraz Aha. tak, zrobiłem krzywą cukrową. Z Aha. tego wynika, że nie mam cukrzycy, tylko mam y, nieprawidłową glikemię nadszczu. I tu moje pytanie, czy ja z takim cukrem przykładowo od 100 do 110 mogę iść na kolejne badania, czy nie ryzykować? A, a, a nie idzie tego obniżyć trochę? No właśnie próbuję i wie pan co, raz jest 80, a znowu jak mam stres, to mam 110. No i to ja już teraz nie wiem, czy to jest na tle nerwowym, czy po prostu. Więc co, takie możesz zrobić coś, możesz zrobić coś takiego. Yy, no ja bym zrobił jakieś, jakieś badania w innym laboratorium i w końcu trafisz na jakiś taki wynik, że będziesz miał 80 100, prawda 90 parę. Bo niech mi pan I, powie właśnie, ja I ja, zaniósł, muszę... i ja bym im zaniósł ta, taki wynik. No Tylko, że oni tam mierzą. Nawet jak ja pójdę ze swoim wynikiem, to w Sosnowcu robią osobno, oni rob mier mierzą. No tak, kręgu. ale, ale to już przynajmniej pokażesz, że masz i taki, i taki, prawda? Aha, czyli rzetelne. I, czyli ja że ja ja coś, coś takiego. A, a nie możesz tam wziąć jakieś tabletki przeciwcukrzycowe? Przeciw no właśnie, w, w, dzisiaj miałem rano bada badania i wziąłem jeszcze trzy tabletki. I ale, ale co wybrałeś? Glukofaz czy, czy jakie tam? Nie, met, Metformax. Metformax, dzisiaj. tak? Tak. Bo. Ale to tak, wziąłeś tylko trzy tabletki? Nie, biorę na... cały czas. Biorę cały czas po jednej wieczorem i różnie. Ten cukier jest 98, mhm. 107. No powiedzmy, na szczo ile taki... jest? Na szczo, całkiem na szczo różnie. I teraz dzisiaj miałem myślę badania, byłem całkiem na szczo, nie jadłem nic 18 godzin i wyszedł 110 ramię. 110. To możesz zrobić coś takiego, jak hemoglobina glikolowa. Hemoglobina glikolowa. Glikolowa. Co ona wskazuje, ta hemoglobina? Normalny poziom tej hemoglobiny wskazuje, że nie masz cukrzycy, no, no jak ja zjem, to ja też mogę mieć cukier 140, prawda, czy, czy, tak. czy zestresuję się, czy coś w tym stylu, prawda? I, mhm. y, a, a, a, albo nie możesz mieć jakieś zaświadczenie od diabetologa, że... Mam czy, właśnie zaświadczenie, że... Że nie masz cukrzycy, no. Że nie mam cukrzycy, tylko że mam nieprawidłową glikemię na no, że, No to tylko mówię, że, żeby to jakoś podeprzeć... To, co tam ten diabetolog napisał... Napisał, no mam to właśnie. To... Tylko dzisiaj miałem badania i się wystraszyłem, i znowu to przesunąłem o dwa tygodnie i po prostu... No to, to tak będziesz przesuwał tygodni. do usranej śmierci, a cukier, jakby to powiedzieć, no z wiekiem on tam raczej nie spada, prawda? Mhm. Czyli. się czyli... spróbować się odchudzić na hamach. A ile dwa ważysz? Tygodni. 93 km, 85 km. Niby no to tak nie powiedza, jest źle. Za, tam, za, dużo. Za, za bardzo nie jest źle. No. Mówię, zaświadczenie od diabetologa, że nie masz cukrzycy żadnej, prawda? Mhm. Zrobić tą hemoglobinę glikolową, ewentualnie pokazać temu temu jakąś się tam nazywa, temu diabetologowi, że taką masz, prawda? I... Ale to będziesz widział, jak będzie podwyższona, to je wtedy jej nie pokazywać, prawda? No i zrobić mm -hmm. cukier, na naczo, żeby w womp pokazać, że jakiś cukier czasami masz normalny, prawda? Mam, mam dwa badania cukru i mam dwa, dwa normalne właśnie. No to zrobić, zro, zrób jeszcze, zapamiętaj, tak zwaną hemoglobinę glikolową i, i kwit od, od diabetologa, że jesteś pod. No, że po prostu, bo jest tak zwana nietolerancja glukozy czasem, wiesz? Mm -hmm, rozumiem. Czyli nie bać się tego po prostu, tylko no, mieć wszystko na papierze. Czarny, na, na, i na 90% białe. się nie bać, ale w wiesz jak to tam, w drewnianym no właśnie, kościele, no. prawda? Właśnie, a to, że tam jestem drugi raz. No i tak ale tak. ale to znaczy masz drugą wpadkę tam? Halo, bo coś przerwało. Halo, słyszysz? Tak, tak, słyszę. To, bo znaczy tam już jesteś drugi raz w tym wąpie, czy. Drugi raz już miałem właśnie taki też przypadek, nie? że straciłem prawo jazdy. Znaczy teraz na 12 miesięcy było. Bo mogą być złośliwi, wiesz. Rozumiesz, że... Jak e... mi Pan jeszcze powie jedną rzecz. ja mogę w innym womp to robić? Czy muszę tam w Sosnowcy to robić? No w WOMP-ie tam w województwie śląskim, prawda? Bo, bo, żebyś Chyba, win... się przeprowadził, nie? bo żebyś w innym WOMP-ie robił, to musiał, wprawdzie teraz w dowodzie nie ma zameldowania, ale musiałbyś się zameldować, no gdzieś, prawda? Rozumiem, rozumiem. Bo ja już miałem taki przypadek, że gościu przyjechał mhm. i no, poszedł do naszego WOMP-u i, i gdyby jeszcze sobie jakiś adres załatwił, tak wiesz, miał pod ręką, prawda, nie adres ho z hotelu czy coś, tylko mhm. powiedzmy tam taki adres u znajomych, czy coś, że, że papiery przyjdą, czy coś, to by przeszedł, prawda? Ale, no, no. ale generalnie oni chcą, żeby to było... Ale tu nie ma chyba co kombinować w moim e... przypadku, bo wątrobowe e... są idealne. Nawet panu mogę powiedzieć, nie wiem, czy Mo... pan może powiedzieć, czy to nie jest za dużo czasem, bo... No, no bez konkretów, bez szybko, nazwiska już jest, bez tego tylko tak... szybko tylko panu powiem, no, jak to było... Te pierwsze aminotransferaza alaminowa 38, no to niska, AS od 0 do 41, potem następne 035, AS od 0 do 40, burbina całkowita, 0,63 i GTP 32. Mówię, zrób tą hemoglobinę glikolową. Te, te, ten diabetolog to jakiś twój znajomy, czy, czy taki lekarz Tak, prostu... znajomy, znajomy, normalny taki. Jeżeli to jest znajomy, to masz sytuację ułatwioną, prawda? Czyli zrób tą hemoglobinę glikolową, zrób jeszcze mhm. z jeden cukier. Tak. Prawda pójdź do niego jeszcze raz ewentualnie. No, jeżeli ci dobry kwit wystawił, to, to raczej, raczej nie powinno być tego. No i oczywiście pójść na trzo, przegłodzić tak, się tak, nawet oczywiście. bez kolacji, prawda? Be, bez kolacji. Ewentualnie zapytaj się, może tam jedną tabletkę tego tej metforminy więcej wieczorem i rano. Mhm. Dobrze, no to już wiem, to mi bardzo no, strasznie no, pomógł. Czyli to nie jest po prostu ten cukier 110, to nie może automatycznie mnie wykluczyć, żeby po prostu nie dostać prawa jazdy, nie? No, Jeśli to będzie wszystko miało ręce i no. Musisz to zrównoważyć tym kwitem od, i wynikami od, od tego diabetologa, prawda? Mhm. Jeżeli to jest gość normalny, to, to tam nie będzie się czepiał cukru Słuchaj, moja matka ma cukrzycę uregulowaną i to jest normalne, że... I to naprawdę dobrze uregulowano i no to jest normalne, że tam jest 120, ten cukier 110, no, no 80 parę to ma jak tam nie je, nie je, naprawdę nie je, prawda? Mhm, rozumiem. Także no, jeżeli masz trochę nadwagi, to to, to, jest, to może być ta no, może insulinooporność. Może by ta dieta też pomogła, nie? Te dwa tygodnie, coś. No, jak dasz radę, bo, wiesz, to się dobrze no dalej, gada właśnie. o diecie, a, a, a, a, a jak cię nosi, nosi wieczorem, to, to, to ja od kwietnia się odchudzam, sudłem dwa kilo, prawda? No to... <grym> zawsze coś, no. No zawsze coś, coś ale, ale to jest naprawdę, wiesz, chodzisz, kurde, wkurzony. <grym> nie daj Boże, coś pod ręką jest, to, to wpierdolisz po prostu, no. Oczywiście. Także, także ja bym poszedł na spokojnie, ale po prostu jeszcze raz. Zrobił tą hemoglobinę glikolowaną, zrobił jeszcze raz cukier, żeby postarać się, żeby był niski. No i zobaczysz, jak jedno i drugie będzie niskie, iść jeszcze raz do tego zioma. Niech on ci tam wypisze coś tam sensownego. W sensie, w sensie, wiesz, w sensie jakiejś opinii i przejdziesz raczej. Rozumiem, bo bo Jeszcze jedno pytanie, bo to było wykroczenie, czy, czy, czy, czy ten... Czy, czy... To, to wie, pan, wie pan co, to było tak, że było 12 miesięcy zabrane, ale nie, nie mierzyli mnie po prostu na alkohol, ani na zawartość a, e, narkotyków. Po prostu jest taki przepis, że jak się oddali ktoś z miejsca a. stuczki, to automatycznie jest wybrany tak, jakby jechał pod wpływem alkoholu, nie? A, czyli... czyli rozumiem. Rozum czyli domniemania, no domniemania, że, miany, miany że, że był pijany, alkoholu. prawda? No. Tak, dokładnie. I na pierwszych badaniach zostałem cofnięty, bo mi stwierdzili prawdopodobnie, że jest cukrzyca, bo był cukier 128, ale się napiłem przed badaniami Pół litra koli No to, to no. żeś też tak pierdolnął jak Włowska, dziw sosny, żeś, no, to tak z, z głupoty, no bo. Z głupoty, no a za Z głupoty, bo, płacić, bo no. już masz jeden durnowaty wynik, prawda? I teraz udowodnij, tak. yy, co pokażesz, paragon z koli, że wypiłeś, no. No właśnie, no ale to, to jest nauczka. Nauczka nie idzie no, blażną, można, można przestrzec z innych. Przed, przed, przed badaniami, badaniami to, to, to często robią, tak, idzie na komisję tam policyjną, wojskową czy inną, kurwa, pierdolni energetyka, no bo no, ładnie, tego, a przy okazji cukier, cukier skoczy, wiesz, i, i wytłumacz się, że, no, że wypiłeś kolę, prawda? Tak, jeszcze mnie do tego skierowali na trzy miesiące do PTU. No. Ale to tam bez problemu, przecież tam problem z alkoholem, go nie ma, więc no ale tak to wygląda jakby ktoś miał. Nie? Ale masz zaświadczenie, Między? że nie, że, że nie, ja, że nie mam, jesteś mam alkoholikiem, prawda? Tak, trzy miesiące tam chodziłem, jest wszystko w porządku załatwione. No, że, że, no dobra, no. To chyba też jest ważne, nie? Takie no też, też, też. No wszystko, co pozytywnie jakoś tak to tobie świadczy, no i nie popełni ci raz tej, po, no po, mówię no w sensie, wiesz, tak. czy, czy, czy oddalenia, czy, czy tam jakiegoś tego, no. No teraz już bym nie mógł mieć oddalenia, no bo to bym musiał wszystko zdawać na nowo, nie, bo też ta, już tam ta. jest jakiś rok czasu na to wszystko. No dobra, no to, ja, to, to ja daj znać, tylko jak ci to... poszło za informację i Daj pewnie, znać, jak bo... ci poszło, wiesz, bo sam jestem ciekaw. Dobrze, Mówię, gdybym ja był na ich miejscu, ale to wiesz, ja sobie mogę gadać, prawda, to mm -hmm. mocny kwit od diabetologa, niskie wyniki takie, no żeby zrównoważyć ten ich wynik, prawda, oczywiście tam żadne, oczywiście. odpuścić kolację, wziąć tam może tabletkę tego, tego Metformaxu. Metformaxu więcej. No bo wagę masz, prawda? on raczej nie spowoduje tego, że cukier ci się obniży do jakiegoś znaczy. takiego y, poziomu, wiesz, że jeszcze czy... czy, czy, mhm. czy... Ja jeszcze dostałem zaszczyki za 370 zł na odchudzanie, ale ich nie wykupiłem, bo myślałem, że wystarczą same tabletki. Nie, nie wiem, co to za zaszczyki, wiesz? No od diabetologa powiedział, że do miesiąca powinien... Powinienem 10 kilo zrzucić. Pan też może napisze w jakimś komentarzu nazwę tych, tych... Może i masz rację, tylko, tylko, tylko żeby, żeby to... Zapytaj się tego diabetologa, czy one jakoś cukru nie podnoszą, czy, czy wiesz, żeby żeby nie było... Bo to A może no. być coś, co przyspiesza spalanie metabolizm, prawda? Mhm. I że, żeby to po prostu jakoś tak... No zapytaj się, bo... bo... Jak nie, nie, nie wiem, co, co ci przepisał, prawda? A nie chcę Dobrze. tam... Jeszcze dwa tygodnie mam, myślę, że to dietą no, jakoś poratuje wszystko. Jeżeli, nie masz, jeżeli on nie jest na wakacjach i nie masz problemu, powiedzmy, idziesz tak jak no, do prywatnego Normalnie, lekarza czy, czy do tego, to poproś, żeby ci coś fajnie napisał, i, ale, ale daj mu jeszcze jakiś jeden wynik, prawda? Mhm, że, że, że, mam że, dwa wyniki. No. Tak, że... Czasami no jak żebym mierzyć wątroba, to przy, przy tym, że robił cukier i akurat cukier raz mi wyższy 98 raz 92. No to, ja no to, to te dwa wyniki bym zabrał, prawda? Oczywiście. Te dwa wyniki bym zabrał, no że raz masz tak, raz masz tak jesteś w trakcie kuracji odchudzającej, nawet pokazać tą receptę, czy, czy, czy, czy, czy wybrać ten lek, prawda? Czy, mhm. No i.. No, i prawdopodobnie jakbyś schudł, to pewnie by ci ten cukier spadł, prawda? No. Też, tak, też tak będę próbował. No. Oczywiście. Dobrze. Dobra, dziękuję panu jeszcze Dobra, raz. Dobra, trzymaj się, bo tam dnia. nie życzę ci tego sosnowca. Wiesz, niektórzy no, przechodzą, stres, stres. ale stres jest, prawda? Znaczy, nawet jeżeli idzie. wszystko fajnie przejdzie, to, to co się naboisz, to twoje, prawda? A wojsku byłeś, nie? Dobre. Tak z ciekawości? Nie, nie byłem. Nie byłem. No to, to, to w wojsku tak było, że nie narobił się za wiele, ale co się nabał, to jego. Dokładnie. Jeszcze raz panu dziękuję. Dobra. Życzę miłego dnia i na pewno... No, trzymaj się. Powodę. Naprawdę się nie martw. Ja to dobrze widzę, tylko mówię, mocne kwity, dobry wynik, żeby coś im pokazać, prawda? I, tak. No i więcej nie powtórzyć tego samego błędu po raz trzeci. Oczywiście. Dobra, trzymaj się. Cześć. Do następnego dziękuję razu. Ale napi napisz, Oczywiście. jak to się skończy. Jak Oczywiście. Już Zadzwonię jak już... Nawet jeżeli to by ciekawa. było źle, to... Oby to, to, to, to, no. nie. Ale o, dam znać. Oczywiście. Dobra, dzięki, i cześć, Dziękuję, trzymaj ja się. Dobra, także słyszeli wszyscy, jak się czasami kończy wypicie coli, kurde, przed badaniami i tu, tu wydaje mi się, że ta kola, jeżeli nie była light oczywiście, to po prostu zrobiła zły wynik i potem już się czepili tego wyniku cukru i trzeba udowodnić, że że jest wszystko w porządku. Karolina, dzień dobry, mam dwa pytania. Czy chorując na chorobę meniera mogę stracić prawo jazdy, czy starając się o pracę muszę pracodawcę poinformować, na co choruję? To znaczy, może tam pracodawcy nie musisz informować, ale no na pewno musisz lekarza poinformować, a z lekarzami to jest różnie. No jeden może dojść do wniosku, że powiadomi Wydział Komunikacji, drugi, że nie powiadomi. Na pewno, jeżeli to ta twoja praca jest związana z jakąś wysokością, z włażeniem na drabinę, na wysokość, no to raczej bym się tego nie podejmował. No i jeżeli to jest praca z samochodem, to też, kurde, może być problem, prawda? Także trochę za mało szczegółów, żeby, żebym powiedział, co tak naprawdę tutaj można poradzić. Mówię, jeżeli to jest jakaś praca z narażeniem życia, że można spać, że, można, że wymagany jest ten narząd równowagi sprawny, to raczej byłbym ostrożny. Łukasz, panie Darku, czy jeżeli ktoś używa medyczną marihuany na receptę, to ma zakaz prowadzenia pojazdów? Jak wiadomo, przy w miarę regularnym przyjmowaniu, będzie się utrzymywać cały, cały czas w organizmie. Hmm. Powiem Ci tak, to, że pewne preparaty są lecznicze, to nie znaczy, że wolno je używać i prowadzić pojazdy mechaniczne, prawda? No jest tutaj jakiś taki paradoks, ponieważ marihuana jest dopuszczona żeby ją dostać, to musisz mieć receptę od lekarza, żeby była recepta lekarz musi widzieć jakieś wskazania lecznicze. Natomiast, no, jak coś tam nabroisz, to będziesz miał problem. Taka sama sytuacja dotyczy leków narkotycznych, czyli powiedzmy, no, bierzesz jakąś morfinę, czy fentanyl, czy tam coś, czy jakieś tam, jak coś innego, prawda, narkotycznego, masz jakieś wskazanie, jakieś silne bóle, takie, siakie czy owakie, robisz wypadek, no i masz w organizmie opiaty, prawda? Czy tam jakieś, dotyczy to każdej innej sytuacji, prawda, gdzie lek jest w sumie przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub może upośledzać Twoją sprawność psychofizyczną. Neonówka, pozdrawiam, lata 97. Jeżeli neonówka to było w czasie w czasie lipca 97, to pewnie służyliśmy razem w czasie powodzi, prawda? Powodzi 1990 siódmego roku. Także mm, dziękuję tutaj koledze za, za opis swojego przypadku. Jeszcze raz przestrzegam przed y, pójściem z, z niewyregulowaną cukrzycą, prawda, czy ewentualnie popijaniem jakichś energetyków przed samym badaniem w WOMP-ie, prawda? Badanie cukru, poziomu cukru we krwi jest obowiązkowe i jeżeli ci wyjdzie cukier podwyższony, a masz już dwa, dwa, jakieś dwie wpadki na sumieniu, to jest bardzo ciężko się wybronić. Potem nagle, że tak powiem, trzeba zaliczyć całą drogę u diabetologa, natomiast yy, no, tu kolega ma akurat nie diabetologa, jakiegoś takiego w porządku, ale są różni inni. Neonówka, zgadza się, dawno Pana nie widziałem, prawda, o, kurczę. No, no, z tego by wynikało neonówka, że żeśmy razem służyli w JW 1245 5. Niezłomny. Jeżeli 12 lat temu miałem odebrane prawo jazdy, to czy teraz mogę iść na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony? O, dobre pytanie. Dobre pytanie o tyle, że 10 lat chyba jest na zatarcie kary, natomiast w policyjnych, jakichś tam archiwach cybernetycznych, to jest kurde oni mają wiedzę dożywotnią, prawda? I czuję, że możesz mieć jakieś problemy, prawda? Czujesz, czuję, że możesz mieć problemy. Idzie się z tego wybronić, być może, ale sprawa z reguły kosztuje trochę czasu i nerwów. Natalka, mam pytanie. Mam umowę o pracę od marca, zaszłam w ciążę i nagle i od czerwca jestem na zwolnieniu. Nagle ZUS wysyła do pracodawcy weryfikację zatrudnienia. Czy się powinnam martwić? No powiem Ci tak, Natalka, pytanie jest takie, czy miałaś wcześniej jakąś pracę, czy to nie jest fikcyjne, ale to, to musisz sobie sama tutaj, nazwijmy to, uderzyć się w pierś. Czy to nie jest fikcyjne zatrudnienie, czy nagle to zatrudnienie Jakieś tam nie zrobiły się dużo lepsze pieniądze, prawda, niż poprzednio. No, ZUS w tej chwili szuka pieniędzy, Szup, czepiają się jakichś spraw formalnych, prawda, tylko po to, żeby nie zapłacić zasiłku macierzyńskiego, chyba macierzyńskiego się nazywa, prawda, czy w każdym razie na przykładzie własnej małżonki księgowa coś tam spóźniła się jeden dzień z zapłatą składki i oczywiście dali trzy zasiłki, kazali potem te trzy zasiłki zwracać, skończyło się w sądzie pracy. No niestety kosztowało nas to parę tysięcy złotych w sensie zapłaty prawnikowi, no ale oddali wszystko, prawda? Także jeden zasiłek z dwunastu poszedł się bujać. Niezłomny. Dodam, że było to wykroczenie 0,11 promila. Ja wiem, no za wykroczenie to... No nie powinni, kurde. Nie powinni, ale nigdy nie wiesz, czy Trafisz na jakiegoś nadgorliwego policjanta w Wydziale Spraw Obywatelskich i nie będzie Cię chciał tam przećwiczyć. O, Natalka, pracowałem od października w tej samej firmie. Mam tyle samo na godzinę. A, jeżeli nie było żadnego wałka, prawda czy coś, to nie powinno być. Nie powinno być źle. Jeżeli twoje zarobki no tam są powiedzmy tam 3, 3, 4, to, to nie powinni się czepiać, prawda? No, w przypadku mojej żony, żeśmy zapłacili te najwyższe składki. I no i jakoś mówię, w zasadzie gdyby nie błąd tam takiej księgowej, to, to, to być może nie skończyłoby się. Tym, że niestety musieliśmy zainwestować w prawnika. Jedno tylko mogę powiedzieć, że ta pani prawnik. Wszystko załatwiła tak, nawet, nawet, że tak powiem, sąd, znaczy, ZUS się wycofał przed sprawą sądową, że, czyli moja małżonka nie musiała brać dziecka tam pod, pod pachę, czy do jakiegoś tam wózka czy na jakieś nosidełko i być z tym dzieciakiem w sądzie. Mikopak, mikpak, dzięki za suba. Marco Polo, czy elektryk musi mieć widzenie stereoskopowe? No raczej nie, ale decyduje lekarz, prawda? Raczej nie, ale decyduje lekarz. Dobra. Natalka, super, dziękuję. Mam niecałe 3000 Znaczy, jeżeli to 3000 na rękę, to no, tak wygląda, prawda, odnośnie pomocy państwa matkom, najpierw pomocy ciężarnym, a potem matkom wychowującym małe dzieci, prawda, że szukają kije, znaczy, jak to mówią, H do D, żeby tylko udowodnić coś złego i ponękać tego pracodawcę, a kobiecie nie zapłacić. Masz się cieszyć 500 a, a to co wypracowałaś, ciężko to nikogo to nie obchodzi, prawda? Teoretycznie ciąża nie choroba, czyli każdy macie prawo przyjąć do pracy, nawet jeżeli jesteś w ciąży. Dobra, słuchajcie, kochani. Na tym kończę. Myślę, że dużo ciekawego żeśmy się dowiedzieli z różnych tematów i prawo jazdy, i zasiłki ZUS. Powiem szczerze, że nawet chciałem coś o tych zasiłkach macierzyńskich powiedzieć, ale scyzoryk się sam w kieszeni otwiera. ZUS nie ma pieniędzy, no i nęka wszystkich, którzy jakiekolwiek pieniądze sobie wypracowali, którym się to należy. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Tutaj daj suba, prawda, tam daj, kliknij, obejrzyj jakiś tam kolejny filmik. Jak już coś masz, to oczywiście skomentuj pod tym wideo. Ostatnie zdanie, Jakub, jeżeli coś masz do mnie, to, to, to, to szybko pisz, bo powoli kończę ten hangout. Niestety muszę do swojego... Jakub, co pan powie na temat oprogramowania no, Lekarza Medycyny Pracy? Poszukam godnego oprogramowania dla rodziców. Hmm. Dobre pytanie, kurde. Powie, ja, znaczy ja ci nie powiem, jakie masz kupić, ponieważ moje oprogramowanie zrobił jakiś członek rodziny, natomiast na pewno nie, nie, przećwiczyłem firmę Cansoft, nie byłem z tego zadowolony. Przećwiczyłem ludzi, którzy w, w, w, że tak powiem, promują się, oni są z Pomorza gdzieś, promują się na różnych zjazdach i ten, i też nie byłem z tego zadowolony, no ale tamto to było 10 lat temu, to może od tego czasu yy, się poprawili. Natomiast program EO Rzecznik, nie znam tego programu, nie chcę ci czarować. Yy, yy. No, zobaczyłbym jakąś, musiałbym zobaczyć jakąś wersję demonstracyjną, natomiast jeżeli to jest dla starszych osób, to musi być im prostsze, tym lepsze, prawda? Musi to być coś bardzo prostego. Bo co z tego, że program ma 100 tysięcy funkcji? Jak no. Musi być intuicyjny, prawda? Niestety nie mogę tego powiedzieć o programach, z których ja korzystałem. To, że oni się tam powiedzmy reklamują. Poczekaj, wygoogluję sobie ten iorzecznik. Yy, momencik, już tak zobaczę. Program medycyny pracy. Dokumentacja. Patrzę, patrzę na ceny, prawda? Rabaty, już momencik. Miesięczny abonament 49 zł netto do 100 badań. No, bez przesady 2 zł za badanie, do 500 badań, do 1000 badań. No to powiedzmy, tu by było te 1000 badań, to uważam, że spokojnie 249 netto, czyli jeszcze dochodzi coś. Dochodzi coś brutto, prawda. Lekarze VAT-u nie płacą. Ha, ha, ha. Twacz, ty. Nie, nie, nie wiem. Nie, nie, nie, nie chciałbym ci po, polecać czegokolwiek, czego sam nie, nie przećwiczyłem, prawda? Natomiast pytanie, czy, czy, czy tak patrzę tutaj w tej chwili na, na ich stronę, stronę internetową i jeżeli to będzie, mówię, coś skomplikowanego, to, to tylko zafundujesz, zafundujesz, że tak powiem, rodzicom coś, co owszem będą mieli, ale będą korzystali tam z jakichś takich tylko szczątkowych części tego programu, prawda, że będzie to dla nich masakra. Mówię, na pewno nie polecam Cansoftu, Medycyny Pracy, Ludzie z Pomorza, ale nie chcę tutaj walić jakimiś nazwami firm. W swoim czasie nie było to to, czego oczekiwałem, prawda, ale być może ten orzecznik. Mówię, mówię najlepiej, jeżeli mogę Ci poradzić, to niech Ci dadzą jakieś namiary na kogoś, kto to z tego to korzystał. Prawda? Poczekaj, jeszcze zobaczę ich opinię. Prawda? O, nawet opinii żadnej nie mają. Prawda? Także po prostu zadzwonić do kogoś, kto niech ci dadzą jakieś namiary na kogoś, kto to testował czy, czy używał i, i tak się uczciwie człowieka zapytać. Dobra, kończymy ciekawym tematem, także trzymajcie się, cześć, do następnego razu.